Ja mi pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest niedziela, 10 października 2021, godzina 10.45. Wybrałem się właśnie na kolejną wycieczkę rowerową, tym razem do Kielc. Jestem już na przedmieściach Kielc i teraz pojadę do Centrum na Rynek. I dojechałem sobie właśnie teraz do Kielc. Teraz jadę na rynek Jest godzina 10.45 Niebo, bo smurne wiatru nie ma Rano było zimno, ale teraz jest, teraz jest już ciepło Także pogoda idealna jak na październik jeszcze 8 km Jestem aktualnie na rynku w Kielcach obok urzędu miasta jest godzina 11.30 i będę wracał w drogę powrotną do domu tutaj jest meta teraz trzeba wrócić do domu ładny rynek w do domu i niedługo już wyjadę sobie z Kielc kieruję się teraz w stronę Buzko stroju. jest godzina dokładnie południe 12.00 Jadę obok drogi krajowej numer 73. Dobra, już zielona, ale to znowu czerwona.